Proszę obliczyć wszystkie wartości parametru m, dla których równanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste, x1 i x2 według tego, co jest na tablicy. Super. Nie, ja tego nie rozwiążę, więc może i pani jedynkę wpisać od razu. Skarpała z, z maty kolejną. Gorze, no, wszystko się trzeba, ja chciałem przynajmniej skończyć. To i co, namiernych w odtymach. A jak tak dalej, pójdzie to sadzą nie w trzeciej klasie. Jeszcze w dodatku nie mam gdzie spać. się chrzani.